Punkt 3 zatwierdzenie kworum. Punkt 4 wybór sekretarza sesji. Punkt 5 przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 49 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6 sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 49 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7 interpretacje radnych. Punkt, 9, punkt 8 dyskusja. Punkt 9 projekty uchwał. Podpunkt 1 uchwała nr 50 przez 275 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi, uchwała numer 50 przez 276 przez 2022 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy odliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 10, wolne wnioski i zapytania. Punkt 11, odpowiedzi na zapytania. Punkt 12, zakończenie sesji. Oj, przepraszam, pomyliłam się, jest 9 radnych. Punkt pierwszy, mamy otwarcie sesji zrealizowany. Punkt drugi: Przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa Radnych o podjęcie, podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci: Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 9 Radnych na 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego: Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuje Pana Radnego Jerzego Bożyńskiego. Przyjmuje Pan? Tak, przyjmuję. Dziękuję. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 49 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu 49 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 6 grudnia 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 49 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 12 stron maszynopisu i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek za strzeżnym względem Punkt trzeci. Protokół z tej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Proto protokół z XLIX Sesji Rady Gminy w Wiesieora Wielki został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajemiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 49. sesji rady gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Pyrasz, proszę tak, bardzo. Tak. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 49 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 6 grudnia 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 49 przez 274 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Punkt siódmy. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa ma radnych interpelacjach? Nie widzę, dziękuję. Punkt ósmy. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pana Anioła. Tak, ja e, ostatnio e, mówiłam, prosiłam, <śmiech> przepraszam i Pan Wójt, powiedzmy, że wstępnie wyraził pozytywne zdanie na temat naszego przytuliska w Sielimowie, żeby zwiększyć ilość godzin dla pracownika, który tam się znajduje, po to, by psy bardziej oswoić z człowiekiem i by zadbać bardziej, że tak powiem. Ja podałam przykłady o czesaniu na przykład, żeby przygotować te psy do adopcji. Pani Agnieszka wspomniała również o zimnej wodzie jak ten stan wygląda na dzień dzisiejszy. My byliśmy w sobotę, zero postępów. Czy sugestie, te wszystkie zostały przekazane tutaj do prezesa, będzie na następnej sesji, tutaj nam przedstawi, jak to wszystko wygląda na komisjach? Czyli to jest tak poważna rzecz, że nie można tego zrobić od ręki, trzeba czekać dwa tygodnie czy nawet dłużej. Zaję sobie Pani sprawę, że to jest grudzień. Nie zawsze będą plusowe temperatury, tylko minusowe. Na, y, w sobotę było strasznie. Psy nie mają ciepłej karmy. Nie będę się chwalić, gdyby nie ja, to one nie miałyby w ogóle ciepłej karmy. Mają tylko i wyłącznie w sobotę. Tam nie ma wody. Tam nie ma kto im podać tej ciepłej. Dlatego, że ten pracownik jest no, na chwilę. Oprócz tego w sobotę y, jest tam kilka godzin i w tym czasie odbiera odpady, więc on nie da rady. Gdyby Pani Agnieszka jej nie wygłaskała, no to ja nie wiem, te psy zaczęłyby nas kąsać, podejrzewam. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że był jakiś czas temu też wytorynarz i nawet nie było gdzie umyć się rąk to też Absolutnie. zostało zgłoszone ten problem właśnie z ciepłowodą. wodą. Miały być tutaj podjęte działania. Z tego co prezes przekazywał, że te psy tam no mają jakąś tą opiekę, ale miał podjąć działania, żeby tutaj zwiększyć tą ilość tych Także poczekajmy na prezesa, za pół godziny będzie tutaj, wypowie się, jakie zostały podjęte działania. Ale proszę panią, to jest zadanie nasze, jest zlecone przez. Yy, yy. My zlecamy, gmina zlecamy spółce, czyli w naszym interesie jest, żeby to było, nie żeby mi się tłumaczył prezes. Skoro my to zlecamy, to jest, że tak powiem, zlecenie i robisz, a nie będziemy czekać, kiedy, kiedy. Czy to jest tak trudno, zakupić jakiś piec, zakupić podgrzewacz? Nie po podobraliśmy e, psy, czy ostatnio był odłowiony na, na, na, na moim terenie. Piesek fantastyczny, z tym, że no nie miał domu. Nie wiem skąd on się znalazł, bo to nie jest jakiś malutki piesek. Jeśli ktoś ma zwierzę, no to widzi, że mu zaginęło. Ja nie widzę specjalnych takich efektów, żeby ktoś szukał. Ale skoro bierzemy te psy na czasową opiekę, to dajmy im przyzwoity dom. A nie tak miastkę, że on się nie wałęsa. Że właściwie to my odławiamy te psy po to, żeby nie szkodził ludziom. Bo opieka tutaj prawie, że jest żadna. Jak on chodzi po wsi, to może ktoś mu da ciepłej karmy. A tutaj jak widzę, że jest gorzej niż gorzej. Mówiło się o poprzednim schronisku, że temu było fatalnie. Ja już mówiłam. Tam mieli obiecanego lizaka. Tutaj mają, ale za szybą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc przechodzimy do punktu dziewiątego. Projekty uchwały. Czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuły bez uzasadnienia? Dobrze, dziękuję. Projekty UFO. Podpunkt pierwszy uchwała numer 50 przez 275 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, zero przeciw, wstrzymując się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała numer 50 przez 276 przez 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy odliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Prze Za przyjęciem uchwały 9, radnych 0, przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Punkt wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś się głos? Nie widzę. Punkt 11, odpowiedzi na zapytania, ale również mamy zrealizowane. A więc przechodzimy do punktu 12, do zakończenia sesji. A więc zamykam 50 sesję Rady Gminy Budzioradze. Dziękuję.